Tylko ja, proponuję głosowanie Ale dzisiaj nie ma ripy Dzisiaj jest Ome TV, Ome TV No i śpiewanie Zaraz Zaraz kogo ma No ma co tam w byczku? ja w tym Amerykanie, To nie ja Serio, to nie ja Przysięgam na wszystko bardzo fajny masz kart, jesteś mozocyklistą Przysięgam na wszystko, na wszystko, na wszystko. <grym> wszystko, na wszystko Przysięgam na wszystko Jesteśmy cyklistą